No hej, o mój Boże! Nie zbliżaj się! Steve, co co, co ty robisz? Mam no już tego dość. Moje życie to żart. Moja żona się ze mną rozwiodła, bo okazała się lesbijką. Mój syn wydał wszystkie oszczędności na jego studia na zdjęcie jakichś głupich małp z internetu. A na domiar złego... Ktoś zjadł moją kanapkę w pracy. Steve, nie rób tego, masz jeszcze wiele powodów by żyć. Na wszystkim na tobie zależy, błagam, nie nie rób tego. Naprawdę? Bazinga. Wiesz co, pierdolę to. Nie, nie, Steve, nie! because Kurwa, chbiłem.